Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział. Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana.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 Przypowieść o talentach następuje po przypowieści o dziesięciu pannach i z nią współbrzmi. Jezus chce dzisiaj, abyśmy popatrzyli na naszą pracę nad sobą. Pomnażanie talentów jest przecież wyrazem troski o swój rozwój. Mamy stawać się każdego dnia lepszymi w miłowaniu Boga i siebie nawzajem. Rozwój osobowy i duchowy jest procesem nigdy niekończącym się, Trwającym całe życie. Nastąpi jednak taki moment, kiedy przyjdzie nam zdać relację z naszego obracania talentami. Miarą naszego wewnętrznego rozwoju jest miarą chwały, czyli nagrody, jaką w niebie otrzymamy. Im większa przemiana naszego serca, naszej mentalności, tym większa i sama nagroda. Warto się zatem starać. Na pewno jednak nie wolno nam zakładać ręki na rękę i mówić sobie, po co się będę wysilał. Jeśli Bóg chce mojego zbawienia, to na pewno mnie zbawi. Nie będę nic robił. To błąd fatalny w swoich skutkach. Oczywiście to Bóg jest inicjatorem zbawienia i do Niego należy pierwszy krok. On daje nam talenty. To przecież Jego dar ale zadanie obracania nimi i pomnażania należy już do nas. Jeden talent złota to ogromna, niewyobrażalna wartość. Jeśli w czasach Jezusa jedna rodzina mogła przeżyć cały dzień za około jednego denara, to ta sama rodzina za jeden talent złota mogła przeżyć ponad 1800 lat. Bóg jest hojnym dawcą i obdarowuje każdego według Jego zdolności. Pamiętajmy, że komu więcej dano, od tego też więcej się wymagać będzie. Pracujmy zatem nad sobą i pomnażajmy te dobra, które otrzymaliśmy od Boga.